Mówiliśmy już o ogólnej koncepcji, tezie, że zwrot z kapitału większy od wzrostu gospodarczego może prowadzić do nierówności. Choć pokazaliśmy, iż w pewnych okolicznościach wcale nie musi tak być. Teraz chciałbym krytycznie omówić inne dane z książki. Powtarzam, nie chcę popierać ani potępiać koncepcji Piketty'ego, tylko dać Wam narzędzia do krytycznego rozpatrywania tych myśli. Jak wspomniałem, Świetne jest to, że Piketty udostępnia wszystkie dane i wykresy na tej stronie internetowej. Dzięki temu widzimy stosunek zwrotu z kapitału do wzrostu gospodarczego na poziomie globalnym. Niewiele jest wykresów zaczynających się od roku zero i obejmujących 2000 lat. Oczywiście te dane są szacunkowe, ale rozpatrujmy je na użytek tej dyskusji. Tu widać, że roczny zwrot lub stopa wzrostu, tu jest czysty zwrot z kapitału po odjęciu podatków i strat, po zmniejszeniu wartości kapitału, a tutaj mamy stopę wzrostu światowej produkcji. Widzimy ostatnie tysiące lat historii ludzkości. Na osi poziomej, nie w skali. Stąd dotąd... Stąd dotąd mamy prawie 1500 lat. A stąd dotąd mamy mniej więcej 50 lat. Wykres jest nie w skali, ale widać, że historycznie roczna stopa wzrostu gospodarczego była znacznie mniejsza od zwrotu z kapitału. Powtarzam, to są, zwłaszcza tutaj, dane szacunkowe. Głównie co do czasów feudalizmu. Mogą jednak być wiarygodne, bo w czasach feudalnych, gdy rządzili suwereni, mieli oni dużą władzę i stosowali przymus. Mogli siłą zmuszać ludzi do pracy w polu i tym podobne. Spójrzmy na te liczby. Coś ciekawego dzieje się na początku XX wieku. Zwrot po opodatkowaniu z kapitału spada poniżej spada poniżej szybkości wzrostu gospodarczego. Widzimy to tutaj. To obejmuje długie okresy. Choćby ten punkt reprezentuje 37 lat. A tu mamy kolejny, który reprezentuje następne... ile? Następne 62 lata. To jest znany nam świat. Tu mamy współczesność gdy stopa rozwoju gospodarczego, stopa produkcji światowej jest większa od stopy zwrotu z kapitału po opodatkowaniu. Widząc ten wykres pierwszy raz, powiecie, krzywe znów się przetną. Może wracamy do wieku pozłacanego lub czasów feudalizmu. Trzeba jednak bardzo uważać. Wszystko za tym punktem to przewidywania. Model. Tak będzie lub nie. Może się zdarzyć coś innego. Niech to będzie jasne. Napiszę innym kolorem. Wszystko to... Oj, to nie jest inny kolor. Wszystko to, co zakreślam na żółto, wszystko tutaj, to przewidywania. Może się zdarzyć inaczej. To możliwe. Jest całkiem możliwe, że nastąpi sytuacja, gdy będzie się utrzymywał obecny trend. gdy wzrost gospodarczy na świecie będzie taki, a od tego punktu może kształtować się tak. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że ten punkt przecięcia to przewidywanie. Zapoznajcie się z prognozą i sami zdecydujcie, czy ma ona sens. Bo widzimy tu ta różnica między zwrotem a wzrostem, gdy wzrost gospodarczy jest większy od zwrotu, Wskazuje, że to koniec, ale może wcale tak nie jest. Może gdy wyciągniemy średnią… gdy wyciągniemy średnią z następnych… ile to będzie? Wyciągając średnią z następnych 38 lat, uzyskamy coś takiego. Oczywiście jesteśmy na początku tego okresu, niewiele się dzieje. Trzeba także założyć, nawet jeśli tak się stanie, to przyjmujemy, że ta relacja r większa od g rodzi nierówności które w skrajnej postaci mogłyby doprowadzić do nowego wieku pozłacanego albo do czasów bogactwa dynastycznego. To szkodzi innowacjom, a nawet... Zapiszę. Bogactwo dynastyczne. Wiek pozłacany. To może szkodzić. To może szkodzić merytokracji. Szkodzi merytokracji, a nawet potencjalnie innowacjom. Innowacją i gospodarce jako całości, gdy zmaleje klasa średnia z siłą nabywczą. Dużo możliwych kierunków. Sami zdecydujcie, z którymi z tych związków zgadzacie się, a z którymi nie. Lub zależnie od warunków czy dowodów, w co jesteście bardziej skłonni uwierzyć.